Ciekawy sposób ominięcia ponownych odwoławczych badań psychologicznych kierowców WOMP, szczególnie jak dostałeś orzeczenie negatywne w tym ośrodku. Według mnie to jest nawet sposób tak zwanej ostatniej szansy. Ale uczciwie powiem, że no nie mam za bardzo na ten temat zdania Natomiast sam patent polega na szybkim uzyskaniu skierowania na kolejne badania do jakiejkolwiek innej pracowni psychologii transportu i musisz to zrobić zanim poprzednie negatywne orzeczenie dotrze do wydziału komunikacji i będzie podstawą zabrania prawa jazdy. Teoretycznie masz na to dwa tygodnie według tejże ustawy a chodzi o to, że tyle pracownia, która uwaliła Cię, która dała Ci negatywne orzeczenie ma czasu na wysłanie tego negatu do Wydziału Komunikacji. Zacznę tradycyjnie od zapytania internautki. List troszeczkę skróciłem, był bardzo emocjonalny. Generalnie chodziło o to, że gość, który w ogóle nie pił, miał jakiś przypadkowy wypadek, został uwalony pod domniemanym pretekstem no, nadużywania kiedyś alkoholu. Mąż jeździ od 25 lat, nigdy wcześniej nie miał wypadku ani mandatu, nie pije alkoholu i niedawno po wypadku z motocyklistą dostał wezwanie na badania psychologiczne dla kierowców i ponieważ jest wrażliwym człowiekiem i strasznie przejął się tym wypadkiem chciałam żeby jak najszybciej te badania miał za sobą Od razu po wezwaniu udał się na badanie do Pani psycholog w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy no, nie przygotował się do tych badań, obydwoje myśleliśmy, że jest to zwykła procedura po takiej sprawie. I i niestety nie zaliczył testów, aczkolwiek po powrocie, wydawało mu się, że wybrał w większości dobre odpowiedzi. Jest w końcu błyskotliwym i inteligentnym facetem. No, wykonałem w związku z tym kilkanaście telefonów, aby dowiedzieć się w tej sprawie. I, i normalna procedura jest taka, że kiedy się odwoła, zostanie mu przydzielony inny psycholog, ale dokładnie z tego samego ośrodka. Czyli kolega z pokoju obok tej Pani psycholog, który już był. Może błędnie oceniam sytuację, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że kolega po fachu z jednej pracy podważy opinię koleżanki, która wydała ją wcześniej. No i w sumie tutaj wydaje mi się, że internautka jednak ma rację. Doszłam do wniosku, że lepiej będzie jak mąż zrobi badania w całkiem innym ośrodku, niezależnym i nie współpracującym z tamtym. Dostałam taką podpowiedź właśnie z innego ośrodka badania kierowców, że powinien się udać do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta i poprosić o ponowne skierowanie. Żeby to sprawdzić zadzwoniłam do Wydziału Komunikacji i rzeczywiście dostałam informację, że można przyjść z decyzją na drugi dzień do nich, natomiast yy, yy, ta decyzja, to orzeczenie negatywne od Pani psycholog dotrze dopiero po yy, dwóch tygodniach, prawda, po ustawowych dwóch tygodniach. Poradzili mi, aby się nie odwoływać, wezmą decyzję, ja dostanę nowe skierowanie, ponoć to jest zgodne z procedurami administracyjnymi i wtedy mogę się ponownie udać na badania psychologiczne dla kierowców do całkiem innego ośrodka. Pytanie się nasuwa, ile takich badań można przejść, czy jeżeli znowu nie powiedzie mu się na testach, to zabiorą mu na zawsze prawo jazdy. No przepraszam, chaos w tym liście. Jest to dla nas bardzo stresująca sytuacja, nie wiem co powinno się robić po zapoznaniu się z tematem w Pana odpowiedzi mam poważne wątpliwości, czy to rozwiązanie jest dobre, odwoływać się, czy nie. No, czy zrobić to jak radziła urzędniczka z Wydziału Komunikacji. W urzędzie sprawa wygląda tak, że yy, teoretycznie gdyby mąż się nie odwołał, to po decyzji psychologa, która zostanie dostarczona w ciągu dwóch tygodni, zostanie mu to prawo jazdy odebrane. Natomiast yy, jednak wcześniej, jeżeli zgłosi się do urzędu, dostanie następne skierowanie, wtedy ma się możliwość udać do innej placówki i wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem z powodów, których pisałam wcześniej. No mi się też tak dokładnie wydaje, że no, pójście do, do jednej placówki, jednocześnie, że tak powiem, padające i odwoławcze jest to troszeczkę takie no, małe nieporozumienie i, I jeżeli zda te testy w innej placówce, to prawo jazdy zostanie oczywiście mu przyznane z powrotem. Mam czas przygotowania się do testów, no i bardziej na spokojnie można do nich podejść. No, Reasumując to wszystko, jaka jest moja opinia? Sprawa jest taka trochę nietypowa, bo dotyczy jedynie osób, które od razu podchodzą do psychotestów za alkohol, za wypadek czy tam za coś innego. Nie zwlekają miesiącami, prawda? Natomiast generalnie nie mam wystarczającej wiedzy, aby ten sposób polecić czy nie. Czyli jeżeli go używasz, to wyłącznie na własną odpowiedzialność. No, Mniej świadomość, że kolejne orzeczenie psychologiczne też może być negatywne, szczególnie jeżeli no, trafisz na psychologa, który był w jakiś sposób związany poprzednio z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. No, w przypadku pozytywnego urząd dostaje dwa sprzeczne orzeczenia. No, pewnie to, to, to pozytywne dostaje wcześniej, ponieważ jesteś śpieszący i nie czekasz, nie wysyłasz to pocztą. No i jak ma te dwa sprzeczne orzeczenia, to coś z tym fantem również Y, musi zrobić. Natomiast jeżeli Ci się udało, no to gratulacje, napisz o tym w komentarzu do tego wideo. Można by powiedzieć, że tonący brzydko się chwyta, ale wierz mi, no, jest to jakaś szansa dla Ciebie, zawsze jest to jedno podejście więcej, nie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. A no, jak dostaniesz negat, to zawsze od tego drugiego, czy nawet trzeciego, teoretycznie mówię odwołać się możesz. No Prywatnie uważam, że lepiej wcześniej zrobić jakieś rozpoznanie rynku, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, wybrać jakąś placówkę, którą dewizą nie jest tak zwana rzeźni Winiątek. Cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku.